Ej, okionie, nie. nie e, o kio. O kio. nie, nie wolno, nie wolno, co faj, nie, nie, nie, nie, nie, Cofaj nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, cofaj, cofaj, cofaj, cofaj. Co... Ale o Ale o nie ma, nie ma simbowania.